Thank mm -hmm. you. Możesz zabrać i zostawić Nie jestem kimś, kto się wycofa, zacznie żabić Choć jestem człowiekiem z wieloma wadami Odczuwam wstyd, gdy okrywasz mnie Zapewnić ci rozrywkę Ciężko dojrzeć, kto coś z... Ty kimś, z kogo robi się głupca, niż posiadać inne serce, niż posiadać inne.